No, cześć ekipa. Dzisiaj taki smutny temat, a mianowicie o policjantach, którzy polegli na służbie. Musiałbyś chyba żyć na księżycu, gdybyś nie wiedział, co się zdarzyło w Bożu. Niestety jeden z policjantów został postrzelony i niestety... Później, pomimo akcji resuscytacyjnej, zmarł, prawda? I tutaj sobie zobacz, na mojej elitarnej grupie kilka osób udostępniło na takie smutne zdjęcia, czyli z wielkim smutkiem i bólem żegnamy Michała. Tutaj jest jakiś post. Policji Polskiej. Tutaj też świętej pamięci kolega Michał. Tutaj jakieś zdjęcia z akcji, znaczy z miejsca tej strzelaniny. Także bardzo przykra sprawa. Natomiast musisz sobie zdawać In, in, mieć świadomość innej rzeczy, że takie rzeczy się zdarzają i niestety od wielu lat nie ma roku, żeby w policji nie zginęło kilka osób, także cześć, tutaj Damian i in, in, ponieważ in, Pamiętam jeszcze zdarzenia z Magdalenki, czy jakieś tam wcześniejsze. Postanowiłem się jakoś tak pokazać mniej więcej statystycznie, jak to wygląda. I zacznijmy od tego, że warto wejść na stronę Policja Polska. Aktualności policjanci, którzy zginęli na służbie, prawda? I zacząłbym tutaj od roku 91 zwróć uwagę, siedem osób, czyli w pierwszym roku funkcjonowania, no nazwijmy to nowej policji. I ciekawą rzeczą jest sprawa przyczyn wypadku, czyli nie wszyscy giną nazwijmy to od broni palnej, ale na przykład tutaj podczas w dniu 10 stycznia 91 podczas realizacji programu telewizyjnego 9.97 wymieniani policjanci zginęli w katastrofie helikoptera. Czyli zobacz tutaj parę osób nagle poszło do piachu z powodu wypadku komunikacyjnego. Oczywiście broń służbowa, nie tylko możesz zginąć z ręki bandyty, ale e, zwróć uwagę na to, że e, nieostrożne obchodzenie się z bronią przez kolegów to jest coś, co było przyczyną śmierci jednego z podchorążych podczas mojej służby. Jeszcze w latach 80. prawda? Swoje żniwo biorą różnego maści wypadki samochodowe, czyli potrącony, przez zatrzymany do kontroli drogowej samochód, tutaj zginął, podobnie jak ten kolega z Boża w czasie legitymowania osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa tutaj znowu nadjeżdżający samochód, nadjeżdżający samochód, prawda, nadjeżdżający samochód, prawda, czyli wypadki komunikacyjne to chyba jest jednak główna przyczyna, prawda, będąc pasażerem samochodu służbowego, zderzenie z samochodem służbowym, samochód, prawda, samochód, no ale ten akurat nie, tutaj jakiś bandzior strzelał, prawda samochód potrącony przez inny samochód i tak dalej i tak dalej. Także warto, abyś sobie um, wszedł na tą stronę policyjną, był świadomy tego, co się w policji dzieje. Tutaj jest akurat nie, kończy się to na roku 2010, ale jak sobie wygooglujesz, to znajdziesz tam jakieś inne zdarzenia prawda? I możesz mniej więcej mieć świadomość tego, co wprawdzie w rzadkich jakichś okolicznościach, ale może cię czekać, jak tutaj tego to Michała, prawda? Yy, warto yy, popatrzeć. Tutaj są też jakieś inne osoby, prawda? Ale Yy, tutaj powiedziałbym Ci yy, o takich dwóch, a nawet trzech przypadkach, czyli strzelanina yy, wino w Wrocławiu, prawda? Yy, świadkowie mówią o trzech, co najmniej trzech rannych wśród dwóch policjantach. I yy, początkowo nazwijmy to, śmierć policjanta Centralnego Biura Śledczego przepisywano tylko temu bandziorowi, niezwykle groźny przestępca. Natomiast potem się okazało, że jednak policjant zginął z, z odstrzału w tył głowy postrzelony przez swojego kolegę. Inna taka bardziej znana strzelanina w Magdalence, w zasadzie to nawet trudno mówić o strzelaninie, tylko o takiej akcji przeciwko jakimś tam bandziorom, prawda? I niestety teren był zaminowany. Policja nie zrobiła jakiegoś tam porządnego rozpoznania no i w zasadzie kilka osób znowu do piachu, natomiast 17 było policjantów rannych, czyli brak przygotowania, brak rozpoznania, czyli dobrze tutaj ktoś napisał, zawiniło niedostateczne zabezpieczenie operacyjne, informacyjne operacji i niewłaściwy obieg informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi policji oraz ogólny brak przygotowania do tak trudnej i realizacji. Postanowiono dwójkę zawodowych morderców zatrzymać jak zwykłych przestępców, prawda? Także poczytaj sobie, to będziesz wiedział na ten temat więcej. I druga taka strzelaninka, bardzo przykra, Do niestety w moim rejonie pod Wrocławiem, w 2017 i niestety, podczas próby zatrzymania przestępcy, okradającego bankomat, zginął antyterrorysta. Też, że tak powiem, akcja nie przygotowana, prawda. Spotkałem się z jakimiś antyterrorystami, którzy z wrocławskiego rejonu i wszyscy mówią, jakby to powiedzieć, nie pozostawiają na organizacji tej akcji suchej nitki, prawda. Ten człowiek zginął. Policjant zginął od kałaszni Kowa, prawda. Także radzę ci się jakoś tak przygotować mentalnie do tego, szkolenia strzeleckie w jakimś celu są i między innymi po to, żebyś nie dał się zabić bandycie. Natomiast y, też weź pod uwagę, że głównym, główną przyczyną śmierci są wypadki komunikacyjne, wypadki samochodowe, prawda. Czyli tutaj grudzień, Justyna Zawadka, Tomasz Twardo, Warszawa zginęli 3 grudnia wracając z samochodem służbowym siedlec do Warszawy, prawda. Tutaj też wypadek samochodowy. I w zasadzie to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tych nieszczęśliwych zdarzeń, prawda. Miej jakąś chwilę refleksji, nie mówię, że tutaj minuta ciszy, ale no jest to jednak bardzo smutne, kiedy człowiek, który mógł zrobić wiele dobrego i w służbie i potem na zasłużonej emeryturze policyjnej niestety yy, po prostu nie żyje. Także yy, cześć tutaj Damian, cześć Kamil. No straszna historia, prawda? Zawsze kiedy człowiek zgi zginie niepotrzebnie to jakoś tak łezka mi się wokół kręci Damian, co pan sądzi w Opolu? Czy robią problemy na jakimś etapie rekrutacji? No myślę, że nie, prawda? Marcin, cześć Marcin, Marcin Sudowski, cześć. Dzień dobry, czekam na licową rekrutację. Wszystko za mną. Bardzo pomogły pana materiały na YouTubie, zarówno na multiselekcie, jak i rozmowie kwalifikacji. Jeżeli któryś z Was chce sobie ze mną pogadać, to tradycyjnie tutaj jest numer telefonu 789-273-335, powtarzam, 789-273-335. Telefon jest tylko na czas hangoutów, także nie wysyłaj mi tam jakiś zapytań potem czy coś, bo z reguły odczytuję dopiero przy następnym hangoucie i niewiele, niewiele tutaj mogę, że tak powiem, pomóc. Damian, jak odpowiedzieć psychologowi na wady, mam wrażenie, że cokolwiek nie powiem, każda wada będzie zła, no zasada jest pierwsza, żebyś nie wyskoczył z wadą taką, która rzeczywiście będzie zła i wystraszy psychologa, prawda, czyli przykładowo, jeżeli, nie wiem, powiesz, że, że jesteś nieroztropny w obsługiwaniu się z bronią, Paną, prawda, to, to na pewno wystraszysz psychologa, czyli wada musi być jakiegoś takiego mniejszego kalibru. No i jeżeli już znajdziesz jakąś wadę, najlepiej uczciwą wadę, czyli powiedzmy, byłem zapominalski, prawda, no to musisz opowiedzieć, jak tą wadę, czyli bycie zapominalskim, obróciłeś dobrze tutaj powiedział kolega Kamil w zaletę, prawda, czyli byłeś zapominalski, ale jakoś tam zacząłeś pracować nad sobą, zawiązywałeś sobie supełki, prawda, tam nie wiem, yy, węzełki i potem się jakiś zrobiłeś ziom, który, który był najbardziej pamiętliwy w danej firmie i pamiętał, o wszystkim, prawda. Także, także mówię, hmm, raczej bym to może nawet nie poszedł w przerabianiu tej wady z zaletę, tylko yy, w, w pozbyciu się tej wady i stania się jakimś tam normalnym ziomem, prawda. Nie walić wady pod tytułem perfekcjonizm, czy czy yy, czy coś w tym stylu, prawda. Psycholog nie jest głupi i dostaniesz jakąś kontrę i po prostu możesz się z tego nie wybronić. I... Ja jak miałem na MSie, to obracałem wady w zalety, na przykład, że jestem uparty i mam swoje zdanie. No. No może tak być, prawda, czyli yy, mówisz jakąś wadę, ale, ale jednocześnie starasz się znaleźć jakąś pozytywną, yy, pozyty yy, dajesz jakieś wyjaśnienie, dlaczego ta wada nie jest u Ciebie aż taką tragiczną wadą, prawda, bo może być ktoś yy, uparty prawda, na tyle, że zrobi tym więcej szkody niż pożytku, prawda, czyli Pomimo, powiedzmy, pomimo, że wiesz, że ktoś ma rację, że twoi podwładni mają rację, czy przełożeni mają rację, to ty jesteś tak uparty, że chcesz to wszystko zrobić po swojemu i coś tam nie wychodzi, czyli nie bierzesz jakiejś takiej konstruktywnej krytyki do siebie, prawda? Bo mówię, jest taka cienka granica pomiędzy byciem upartym a byciem jakimś hardym, prawda? Nie liczącym się człowiekiem z czyimś w ogóle zdaniem. live1223.pl Panie Darku, pytanie odnośnie badań lekarskich. Każdy z mojej rodziny ma widoczne żyły na rękach, na Klatce a także na nogach. Obawiam się, żeby lekarz nie stwierdził, że to są jakieś wczesne żylaki. Ja wiem. no Żylaki kończyn dolnych to na pewno cię mogą dyskwalifikować. Natomiast pytanie, czy to są pajączki jak u dziewczyny, prawda? I robisz tutaj więcej, i, że tak powiem, rabanu niż to jest warte. Czy, czy, to po prostu już masz takie brzyły, basiory na dole, że jak sobie pokrawężnikujesz, to niestety, no, nie wyjdzie ci to na zdrowie, a żeby ci to, że tak powiem, nie pogorszyło się w policji, to oni cię profilaktycznie nie dopuszczą na komisji lekarskiej, prawda? Kamil, gdybym powiedział, że nie mam racji, dziś nie byłbym w policji. Bardzo dobrze. Live, zaraz sobie zrobię prywatne UDP Żył. Czy to może posłużyć jako jakiś dowód, że to nie są żylaki? No. Live. To ja bym to musiał zobaczyć, bo żylak to jest żylak, prawda? To jest poszerzona żyła, szczególnie kończyn dolnych, pod udział. Czasami ma taki kształt wrzecionowaty. Już momencik, zobaczę, poszukam w Google'ach, prawda? Żylaki Kończyn Dolnych. Żylaki Kończyn Dolnych i... Momencik. No i zobaczmy tutaj obrazy takich, takich Żylaków. A, może inaczej, nie pajo, może inaczej. Tutaj coś takiego, co jest... O, już momencik, poczekaj. Seku sekund pięć, tylko muszę tutaj... Czyli tutaj to są raczej takie, no na tej lewej nodze ten gość ma coś tam troszeczkę żylaków, ale to są so, to są raczej pajączki, prawda? To, są, to, to nie są jakieś tam wielkie, wielkie, wielkie żylaki, prawda? Aczkolwiek na tej prawej to już może być, prawda? O, te żylaki zdecydowanie dyskwalifikują, to są takie basiory tutaj, że o, czy coś takiego, prawda, no to, to, to, dyskwalifikuje zdecydowanie, czy coś takiego, prawda, no, czy coś takiego, to, to dyskwalifikuje, prawda. Także jeżeli już chcesz podejść trochę w miarę profesjonalnie, to podejdź do lekarza do lekarza, chirurga, chirurga naczyniowego, zapytaj się. Może to jest do jakiegoś usunięcia szybkiego, czy tam do jakiejś innej sklerotyzacji. Ale mówię, pytaj fachowca, prawda? Wada, jestem słaby z matematyki, ale za to świetnie radzę sobie w tematach humanistycznych. Przy dawaniu jako wady tak zwanej umiejętności, prawda? Zwróć uwagę na to, że psycholog może Cię zahaczyć o to, że nie masz prawdziwej wady, nie przedstawiasz mu prawdziwą wadę, tylko brak jakiejś umiejętności, a on może chcieć jakąś wadę charakteru, prawda? Czyli jeżeli już bym powiedział, hmm, jestem słaby z matematyki, to bym powiedział, żeby to brzmiało na wadę, że nie mam głowy do matematyki, a nie, że, że jestem słaby z matematyki, prawda, bo słaby z matematyki, to co, no będziesz miał się rozliczyć z mandatów, się nie rozliczysz i, i na tym się skończy twoja słabość z matematyki, prawda. Um, um, już momencik. Live, to nie są na pewno pajączki, ani grudki, po prostu widoczne, niektóre żyły pod skórą no mówię, no musiałbym zobaczyć, to nie jest tak, że na podstawie twojej opowieści jestem w stanie powiedzieć, co to faktycznie jest Klej, dziękuję za pomocne materiały, jestem na etapie szkoły, pozdrawiam serdecznie no super Klej. Łukasz, panie Darku, czy ciśnienie 120 na 55 może być problemem u kardiologa, no myślę, że nie, tylko Pytanie jest, dlaczego masz tak niskie ciśnienie, prawda? Muszę sobie wścichnąć. Nie na wodę. Bo 120 jest OK, ale dlaczego? Skąd Ci się wzięło te 55, prawda? Takie, takie po prostu bardzo, bardzo niskie. Klej, ja miałem 138 na 70. No tutaj 100, 138 na 70 jest ok, tylko 138 trochę znowu w górę poszło. Kamil, też dostaliśmy pismo zapewnie jak wszyscy, że teraz jest COVID w jednostce trzy dni przed szkołą, w dzień szkoły po kwarantannie na szkole, prawda. Dobra, jeżeli ktoś chce zadzwonić, tam coś tam ciekawego opowiedzieć, to myślę, że jeszcze raz ostatnia szansa 789, 273, 3, 3, 3. Przepraszam, dobrze mówię 273, 335. Um, Łukasz Hetman po rodzicach, tak, panie Darku, prawda? Tylko co, co ty co ty miałeś Łukasz po tych rodzicach? Bo ja już zapomniałem co ty miałeś po tych rodzicach? Kamil, nie słyszałem, żeby ktoś ze Śląska szedł teraz do Legionowa. Jaką szczepionką się pan zaszczepił przeciwko Koronie? Pytanie do mnie. No, ja miałem to szczęście i nieszczęście, że należałem do tak zwanej grupy zero, czyli grupa zero szczepiła się tylko Fajcerem, prawda? Natomiast... W tej chwili to chyba szczepią bardziej Astrum Zeneką lub Johnson Johnsonem, ale z tego co słyszałem ma przyjść duża, duża ilość Fajcera, także co ci się trafi to bym po prostu brał. Kamil, u mnie w jednostce u kolegów w innych jednostkach dostawali właśnie takie pismo. Dobra. Także, yy, powoli kończymy, tutaj jeszcze raz te takie smutne, smutne historie, prawda. Uczcimy jakoś tam, nie wiem, paroma sekundami ciszy. Pamięć tego kolegi stało się, jak się stało, prawda. Oczywiście jest, jak zwykle, szukanie winnych. Ale czy to ma w tej chwili jakiś sens? Tutaj powiedzmy oskarżam media głównego, głównego nurtu yy, oraz tak zwane bieda media. Z drugiej strony ten kolega był dziennikarzem, czyli jakąś częścią mediów też był, prawda? Natomiast mówię, yy, chwila takiej refleksji że każdego z nas to może spotkać. Nigdy za dużo oszczędności, przepraszam, yy, ostrożności przy obchodzeniu się z bronią palną. Nigdy za dużo ostrożności yy, przy jakichś tam yy, sprawach komunikacyjnych w drogówce, zatrzymywaniu dziwnych ludzi. No niestety, takie rzeczy też Cię będą czekać, czyli czy słońce, czy deszcz. Tutaj deszcz, służba, nie, drużba. Także, niestety, hejt na policję jest dosyć taki spory, prawda? I z tym się musisz liczyć, że nie będzie aż tak fajnie jak się wydaje. Jeszcze raz pokazuję tutaj. Kolega się dostał parę dni temu przed samą majówką, także jeżeli cię mogę zachęcić, to na pewno warto do policji się starać, pomimo tego wszystkiego co się wydarzyło, prawda? Marcin Bukała, pracowników za, zakładów pogrzebowych, też yy, Pfizerem. Cześć Łosiu, kurde, dawno żeśmy się nie widzieli. Napisz dwa zdania, co tam u Ciebie. Zawsze jakoś mile Cię wspominam i mile wspominam Twoje posty. Hmm. Był dzisiaj u mnie w innej sprawie policjant, który zajmował się przestępstwami narkotykowymi. W końcu odszedł wraz z swoją małżonką po 15 latach służby, czyli młody człowiek, i trochę mi się pożalił, kiedy zapytałem się go, dlaczego odszedł. Mówi, była pewna bezsilność w zwalczaniu tak zwanych dopalaczy, prawda, czyli yy, ci ludzie od dopalaczy tam różne dziwne rzeczy sprzedawali, ale niestety mieli taką pomoc prawną, że ciężko było ich ugryźć jakoś tak, ciężko ich było ruszyć razem, pomimo jakiejś tam wspólnej akcji z sanepidem, prawda. Oni sobie ich łapali, tam sądy czy jakieś tam inne prokuratury ich wypuszczały, prawda? No i to tak tak to jest, że, że jest ten też element wypalenia zawodowego. Yy, policjan. to już nie jest to, co kiedyś, prawda? Że, że, że tylko ruszył palcem, a wszyscy się go bali, szczególnie lumpy, prawda? Dobra, słuchajcie kochani, kończymy. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, oglądasz w powtórce, zrób to w komentarzu do tego wideo. Tutaj subskrypcja kanału, tam jakiś kolejny hangout i wydaje mi się, że na dzisiaj koniec tych smutnych informacji, prawda. Jeszcze tutaj Łosiowi odpowiem, dzięki żyje powołany do Kompanii Honorowej, niby można mówić, ale trzeba tańczyć jak zagrają i chce, jak chce się coś osiągnąć. No niestety Kompania Honorowa to jest tuptanie, tuptanie, tuptanie przez pełzanie, prawda. Raczej tutaj, no nie można dać dupy na jakiś tam yy, w regułych honorowych sytuacjach, prawda, czyli wezmą Cię do, do jakiegoś pocztu sztandarowego, prawda, flagę tam na górę, flagę do dołu i musi wszystko grać, jak przynajmniej w szwajcarskim zegarku, także trzymaj się, cześć i do następnego razu, prawda.